Dalej, I nie boję się, co zrobią co robią inne kraje. Chcesz mi zajęć, wyjebał mnie już poza skalę. Z tym możesz mierzyć wzrokiem dalej, ale i tak nie doliczysz się. Wszystko, co tu robię, dla mnie kiedyś wielkie pliki. Lecz nie po to ja to robię, bo robię to z myśli. Dobrze o przyszłości swojej, ale również moich bliskich. Zresztą ci też powiem, co nie o mnie myślisz, mam głowę na karku, a w tej głowie różne myśli a to kurwa nie jest spowiedź, tylko lecę tu jak mig mil, tylko lecę tu jak mig mil, gdzieś na szklarni w parku tym, była lana woda czysta, najebany lecę freestyle, jeszcze nie powstała kra chociaż była od dzieciństwa Tu wraca Gazu daje czasu strata A co ty tam pajaco gadasz mi to lata Nie potrzebuję no bo pobicia świata Potrzebuję tego co zamknię się tu